Dwa lata później niż tamtym, czyli w roku 1909, i ocalał jest pięknie zachowany, też bardzo ładnie oddawiony i będzie mogli obejść. W każdym razie wracając do tego obiektu. Zapada decyzja, że jednak jak obiecano prezydentowi, że otrzyma tę swoją rezydencję tutaj, no to, no to otrzymać słowa, prawda, zaraz będzie się środki budżecze śląskiego i zostaje zbudowany obiekt, jak widzimy, duży, solidny, już tak, żeby się nie spalił, prawda, czyli według reguł wszelkich.